W Świecie stworzonym z mroku i światła. Dwie młodsze siostry próbowały ukraść sobie nawzajem urok, ale żadna z nich nie mogła zdecydować. Jeśli to, czym były, było w porządku. Mia była zła, a Klara była smutna. A to dlatego, że obie były szalone. Och, szalone małe dziewczynki wewnątrz ich umysłów. Itward, istota nocy, przechodził zawsze w snach lub rzeczywistości, ucząc dziewczęta blasku dwoistości, ale nie umiały tego zrozumieć. Itward był przyjacielem. Itward był łącznikiem między ciemnością a światłem. Był szary. Ale Klara i Mija pewnego dnia zdecydowały, pozbyć się go raz na zawsze. Giń, istotę nocy, gin! Tak mówiły. Ale zamiast tego zabiły siebie nawzajem. Było minęło. Siostry narzekały na siebie. To wszystko twoja wina, Klaro. To wszystko twoja wina, Mia. Potem Edward przyszedł z wizytą po raz ostatni i powiedział. Obie jesteście uwięzione. W świecie rozłączeń. Ale dam wam szansę. Świat był dla was podły. Zszli razem wasze ciała, żeby pokazać, że mogą. Dali wam lustro, żebyście się porównywały. Ja dam wam tylko to, co już posiadacie. Więc złapcie tę jedną małą szansę. Zrozumcie sens życia. Ale zegar tyka. Macie czas do dnia, w którym zaginie czarny kot i magiczne drzwi studni zostaną otwarte. Koniec.